Drodzy Państwo, Koło Bialczan to najstarsze w naszym mieście działające od prawie 100 lat stowarzyszenie pielęgnujące tradycje i historię Białej Podlaskiej, do którego także ja mam zaszczyt należeć. Wśród wielu wspaniałych inicjatyw jest również ta, którą prowadzimy od 2006 roku. kwesta, z której dochód przeznaczony jest na renowację zabytkowych nagrobków na cmentarzu parafialnym przy ulicy Janowskiej w Białej Podlaskiej. Wraz z panią prezes Koła Białczan Krystyną Nowicką prosimy państwa o udział w kwestii także w tym roku. Tak proszę państwa, nie rezygnujemy z kwesty, choć proponujemy jej odmienną niż dotychczas formułę. W obliczu sytuacji, gdy chronimy wzajemnie nasze zdrowie, respektując wszelkie zasady bezpieczeństwa, zarząd Koła Białczan zdecydował o odstąpieniu od tradycyjnej zbiórki do puszek na terenie cmentarza. Podtrzymujemy jednak naszą tradycję i zachęcamy do udziału w kweście online. Dbałość o naszą nekropolię, na której spoczywają mieszkańcy, tworzący i rozwijający przez dziesiątki lat Białopodlaską, wychowujący i kształtujący kolejne pokolenia białczan, to nasz obowiązek. Piękne, zabytkowe pomniki są naszym kulturowym dziedzictwem. Pamiętajmy o tym. Dotychczas kwestowaliśmy przy naszym cmentarzu parafialnym, tym razem zachęcamy do wpłacenia nawet symbolicznej złotówki na specjalny rachunek, którego numer widzicie Państwo na ekranie. Dotychczas udało nam się zebrać 380 tysięcy złotych, za co wyremontowaliśmy 66 nagrobków. Dziękujemy bardzo wszystkim Państwu za dotychczasowe wsparcie. Wspierajmy to szczytne dzieło. Dziękuję zarządowi Koła Bialczan i wszystkim jego członkom za zaangażowanie, zaś Państwu za szczodrość. Pielęgnując naszą przeszłość, dbając o teraźniejszość, idziemy w przyszłość, która jednak byłaby uboga, bez pamięci o naszych przodkach.